Już w czwartek 29 września juniorzy Pomorza Nina Toruń rozegrają przed własną publicznością przełożone spotkanie trzeciej kolejki ligowej Mistrzostw Polski w Hokeju na Trawie sezon 2022-2023 z drużyną LKS-u Gąsawa. Przypomnę tylko, że w sezonie 2021-2022 gąsawski zespół został wycofany z rozgrywek. Rozpoczęcie z tego spotkania planowane jest na godzinę 17, jeżeli oczywiście warunki atmosferyczne na to pozwolą. I jest to początek pałuckiej eskapady toruńskich drużyn. Juniorzy młodsi 30 września o godzinie 17 zmierzą się z LKS-em Rogowo, a 2 października z LKS-em Gąsawa. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.